Co robić jak terapeuta uzależnie nie wie, jak ma wyglądać roczny okres abstynencji? Pytanie kuriozalne mojego widza, któremu w WOMP-ie wyszło THC, przy okazji jak został skierowany na badania kierowcy za jazdy po alkoholu. Także kolejna nauczka, że jak idziesz za alkohol, to jakieś tam marychy przed wąpem nie prawda? Dzień dobry, no i miał pan rację, według lekarzy wszystkich po kolei, a miałam mi ich chyba z siedmiu, jestem zdolny, to znaczy zdrowy. Badania biochemiczne wyszły mi bardzo dobrze i to wszystkie, ale według orzecznika psychiatry muszę odbyć minimum roczny okres udokumentowanej abstynencji. I mam pytanie, bo byłem u lekarza terapeutę od uzależnień i on powiedział, że to jest jakiś Absurd, no, jak ma ten rok abstynencji się odbyć? Jak ma go udokumentować? Jak to wygląda? Bo on nie wie, a któż ma wiedzieć, jak nie lekarz? I bardzo proszę pana, niech mi pan pomoże, bo już nie wiem, co mam robić. I zapytanie jest o tyle ciekawe, że nie zdarzyło mi się jeszcze nie wiedzieć, jak się kogoś bada z medycyny pracy. No, chyba że centralnie nie miałem jakichś uprawnień, czy badania były wyjątkowo branżowe, no nie wiem, tam powiedzmy z policji, czy, czy jakieś tam inne. A sukces mojej firmy, mojej skromnej przychodni medycyny pracy polega na tym, że badam różne, najróżniejsze, nietypowe grupy zawodowe. Ludzie przyjeżdżają dosłownie z całej Polski, a niekiedy i z zagranicy. I tutaj jednak przejdźmy do rzeczy, jak powinna wyglądać ta terapia uzależnień. I bądźmy szczerzy, nie byłoby to zbyt poważne z mojej strony, abym uczył fachowców wprawdzie z trochę innej branży, ale też lekarzy, czy też jakichś innych terapeutów, co mają robić. Naprawdę dokładnie nie wiem, jak to się tam tą terapię robi czy jak ona przebiega, ale według mnie to powinien właśnie ustalić ten terapeuta, czy lekarz zrobić to, co zwykle robi w takich przypadkach i jednocześnie przedstawić jakiś harmonogram mojemu widzowi, żeby ten wiedział, czego się spodziewać. No i tego się trzymać, a na koniec po prostu wystawić zaświadczenie o rocznym okresie abstynencji, które WOMP zaakceptuje. No, nie potrafię Ci powiedzieć, czy te wizyty mają być co jeden dzień, co tydzień, co miesiąc, czy tam jakieś znienacka, jak będą wyglądały, czy ci tam będą badali włosy, czy jakieś tam inne markery alkoholowe, prawda? Ma być tej wizyt tyle, żeby było dobrze, a na ich podstawie tenże terapeuta wypisał ci to dokładnie, czego potrzebujesz, czyli zaświadczenie o rocznej, udokumentowanej abstynencji alkoholowej, czy w tym przypadku narkotykowej. Yy, raz w życiu miałem takiego pacjenta, ale zaświadczenie było dla amerykańskiego sądu, który znalazł moją angielskojęzyczną stronkę internetową i do mnie tego człowieka skierował. Ten pan przyszedł. Jak już ustaliliśmy, yy, to zrobiliśmy to, co wymyśliliśmy, a w sumie to, co ja wymyśliłem gość wykonał wyrok sądu i dzięki temu może wjeżdżać bez konsekwencji do USA. I wierz mi, że był taki z, z wystraszony straszliwie, bo myślał, że nie będę w stanie mu y, pomóc. I przy okazji został moim wiernym i lojalnym pacjentem i okazjonalnie korzysta z moich usług do dzisiaj. No, jeżeli twój terapeuta nie za bardzo wie, co ma robić, to mimo wszystko poszukałbym innego. Poprzez Google, Internet jest pełny pewnie różnych ofert. No, nie wierzę, że nie ma kogoś bardziej kompetentnego w okolicy. Oczywiście, czasem się może to wiązać z jakąś terapią prywatną, ale lekarze prywatni, powiedzmy tacy jak ja, są bardziej przewidywalni, oni wiedzą, że ich sukces zależy też od no, powodzenia ich pacjenta. Natomiast taki, który nie wie, co wypisywać, nie wie, jak to ma przebiegać, być może to zaświadczenie wypisze ci błędne, będziesz się potem z nim bujał. No, z listów, które otrzymuje, z maili, które otrzymuje życie, różne zna przypadki, a nie ma nic bardziej frustrującego, kiedy odbemnisz ten roczny okres abstynencji będziesz naprawdę trzeźwy, a wąpie cię uwalą, ponieważ nie przyniosłeś właściwego kwita. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli miałeś jakieś ciekawe przypadki, no powiedzmy braku kompetencji tychże terapeutów, czy jakichś tam innych pracowników medycznych odnośnie rocznego okresu abstynencji. Zrób to opisz to w komentarzu wideo tradycyjnie subskrypcja mojego kanału tutaj w ten w to kółeczko, kolejny filmik i do zobaczenia wkrótce.